Czy możesz być kwalifikowanym pracownikiem ochrony, ale z jakimś takim ograniczeniem lekarskim, bez prawa użycia broni? No oczywiście orzeczenie to powinno być w pełni honorowane przez Policję, tak abyś miał resztę uprawnień. Zapytanie mojego widza, witam serdecznie, jeżeli kandydat na pracownika kwalifikowanego podchodzi do badania na broń i tego badania nie przechodzi z różnych względów, to czy może otrzymać zaświadczenie o tym, że może być kwalifikowanym pracownikiem, ale bez broni? Czy musi jednak ponownie wykonywać badania i robić kurs? Pozdrawiam. I problem tu o tyle mnie zaciekawił, że sięgnąłem do stosownej ustawy o ochronie osób imienia. Jest tam taki artykuł 36 ustęp 1 Pracownik ochrony przy wykonywaniu zadań ochrony osób imienia ma prawo między innymi do i w punkcie jak byk napisane użycia lub wykorzystania broni palnej Także taki pracownik kwalifikowany, chce czy nie chce, takie prawo dostaje, czy takie prawo ma, jak już tym pracownikiem zostanie. Popatrzałem też na wzory orzeczeń lekarskich i w orzeczeniu lekarskim lekarz stwierdza, że albo posiadasz zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej, lub że nie posiadasz tejże zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej. I nie ma tutaj jakiejś trzeciej opcji, czy czwartej, czy piątej wykonywania zadań pracownika ochrony bez użycia lub wykonywania yy, broni palnej lub z wykluczeniem tego itd., itd. Czyli co? Albo dostajesz całe uprawnienia wraz z bronią, albo po prostu nie dostajesz nic. Czyli jak nie przeszedłeś te, tych badań, to po prostu musisz się odwołać, ale i tak nie dostaniesz jakiegoś orzeczenia z ograniczeniami, czyli bez prawa dostępu do broni. Jest to dla mnie logiczne, bo chociaż dzisiaj twój pracodawca być może ścieć się tylko do jakichś innych, nietrudnych zadań, powiedzmy ustalania uprawnień do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych oraz legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, no, ale już powiedzmy, wezwanie osób do opuszczenia obszaru lub obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przybywania na terenie chronionego obszaru lub obiektu, albo stwierdzenia zakłócenia porządku. No, ja nie wiem, czy, czy tylko dobre słowo tutaj tak wystarczy, ale jak tam jeszcze pomachasz giverą, no to, to zawsze ten, ten, którego wezwiesz do opuszczenia obiektu, może się bardziej przestraszyć niż tylko samego Ciebie. Trzecie, takie ciekawe zadanie I tu wydaje mi się, że broń jest no, wybitnie potrzebna Ujęcia w granicach obszarów lub obiektów chronionych lub poza ich granicami osób stwarzających w oczywisty sposób bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego a także chronionego mienia w celu niezwłocznego oddania tych osób policji Czyli jeżeli nagle będziesz miał uzbrojonego bandziora, no to no, no, broń raczej tutaj też jest potrzebna. No i czwarte, też oczywiste, że ta broń jest potrzebna przynajmniej do postraszenia Niekoniecznie już od razu do, do strzelania Użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego Jakie to są, to pewnie wiesz lepiej ode mnie Także, jeżeli nawet ten pracodawca chciałby abyś to robił bez broni, no to Jutro także się może okazać, że każe Ci to robić z bronią No i będzie potrzebował jakiegoś pełnowartościowego pracownika Także na tym kończę Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia Lekarz specjalista medycyny transportu uprawnionych do badań pracowników ochrony no i powstaje takie retoryczne pytanie, czy w takich badaniach, no mimo wszystko kierować się jakąś litością, empatią wobec ludzi No wiadomo, że pracownicy ochrony nie są jakoś tam nadzwyczajnie opłacani, są to jakieś grosze do tych 12 zł za godzinę, to tam podobno jest bardzo daleko No, y, natomiast no Ile tego pracownika ochrony powinno być w pracowniku ochrony, czyli ile cukru w cukrze, jakby się chciało powiedzieć, ile masła w maśle, ile mięsa w mięsie, prawda? I niestety tutaj raczej kompromisów nie ma, czyli albo jesteś pełnowartościowym pracownikiem ochrony i możesz tą broń nosić i kogoś chronić, albo po prostu, no, przykro mi powiedzieć, ale musisz sobie szukać innego zajęcia. Co do nie przejścia badań, niestety masz tryb podwoławczy, No i wierz mi, że rzadko kto ten tryb podwoławczy przechodzi Możesz odwołać się Ty Może odwołać się policja Może się odwołać pracodawca i w przypadku, kiedy nie spełniasz warunków do jakiegoś użycia, zdrowotnych oczywiście, do użycia broni palnej, wszystko może być ok, jeżeli Cię tam jakiś lekarz czy psycholog przepuści, do momentu, kiedy się coś nie wydarzy, zacznie się jakieś postępowanie wyjaśniające i się okaże jednak, że tej broni nosić czy używać nie mogłeś. Także bye bye i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku.